Dzień dobry państwu. Wprawdzie siła naszych obrazów trochę zbladła przy sile rzeźby, ale będziemy się starały przekonać państwa, że warto naszą wystawę oglądać. Zanim opowiemy o samej koncepcji, o tym, co można zobaczyć, o głównych problemach, chciałobyśmy krótko opowiedzieć o samej inicjatywie, międzynarodowej inicjatywie która zrodziła się kilka lat temu, kiedy francuska dyrekcja Louvre-Lens, pani Marie Lavondier i pan Luc pirala hengvong przyjechali do Warszawy w taką studyjną podróż z pomysłem właśnie zorganizowania na północy Francji. Tutaj widzą Państwo na tej mapce, może z daleka nieczytelny czerwony punkt, to właśnie maleńka miejscowość Lens. W w regionie, w którym pomiędzy 1919 a 1929 rokiem znalazło się prawie 300 tysięcy Polaków. Wielu potomków tej dwudziestowiecznej, górniczej z reguły emigracji żyje tam do dzisiaj. Do dzisiaj ten polski sentyment jest czytelny. Ten pomysł był więc w pierwszym rzędzie pewnego rodzaju ukłonem w stronę lokalnej ludności, ale zarazem zbiegło się to ze stuleciem podpisania konwencji o wolnej migracji pomiędzy Polską a Polską, która właśnie co dopiero co odzyskała niepodległość a Francją, a zarazem wpisywało się to w obchody polskiego jubileuszu odzyskania niepodległości. Ten program wydarzeń niepodległościowych rozpisany został na, na kilka lat. Szybko jednak okazało się, że ten pierwotny taki pomysł upamiętnienia tego lokalnego środowiska no, rozrósł się do wielkiej wystawy, która chyba samych organizatorów zaskoczyła w tym sensie, że no, rozpoznali terra incognita, jaką dla nich było malarstwo polskie. Nasi koledzy no nie tylko zachwycili się twórczością Malczewskiego, Ruszczyca, Krzyżanowskiego, Matejki, ale jakby zrozumieli także, że jest to sztuka w pełni europejska. I na tym w dużym stopniu też polega pewnego rodzaju nowość rozumienia naszej rodzimej sztuki, którą często wtłaczamy tylko w, takie, w taką właśnie wykładnie patriotyczną, rodzimą, lokalną, patrząc na nią jakby od środka, od tych powinności wewnętrznych, a zapominając o tym, że wielu z tych artystów jak Jan Matejko to były po prostu gwiazdy w XIX wieku, uznawani, rozpoznawani, honorowani, że byli to twórcy, którzy rzeczywiście mobilizowali europejską opinię publiczną, przypominali o tak zwanej sprawie polskiej. Iwona może coś dodasz o... Ja teraz może szybciutko wytłumaczę Państwu, co na tych, obrazk na tych obrazkach tutaj widać. Otóż po lewej stronie na dole jest taka jest makieta Muzeum Louvre w Lens. Otóż jest to bardzo ciekawa inicjatywa inicjatywa polityczno-społeczna, właściwie też taka skierowana przez władze francuskie na regiony, które są no, trochę zaniedbane, zarówno jeśli byśmy tak powiedzieli, od strony kulturowej, a które z uwagi na zmiany gospodarcze, są, czy były regionami, stały się, przepraszam, regionami dość ubogimi. I tutaj to jest region górniczy, to wszystko razem z Belgią stanowi całość. I na terenach kopalni. Tam, gdzie na, tym, na tej makiecie widać tutaj jest taka. W gór, po środku u góry taka kępka drzew, kiedyś było wejście do, do kopalni. I na tym dość dużym terenie powstało no, nowoczesne muzeum. Bardzo ciekawe, jeśli chodzi o architekturę. W zaznaczonym na czerwono kółeczku jest właśnie pawilon wystaw. Po środku jest taka część wielki hol, gdzie znajduje się i księgarnia i różne takie miejsca, gdzie spotykają się osoby różnej też aktywności e, oraz e, kawiarnia. Natomiast, e, natomiast prawy pawilon między takim wysokim a e, właśnie tą częścią holu, to jest galeria stała, bo e, dyrekcja Louvre Louvre Paris przyjęła taką zasadę, że Wystawa, że Muzeum w louvre au prezentuje zmienianą dwa razy do roku kolekcję Lówru ze zbiorów luwru paryskiego, gdzie od Mezopotamii do 1850 roku wybierane są różne dzieła. To nie jest tylko malarstwo jak Państwo widzicie, ale to jest rzeźba, to jest rzemiosło. To jest, yy, I to jest yy, no, taka wielka przestrzeń, która ma 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. A yy, yy, przestrzeń wystawiennicza, w której odbywała się na no, jak można powiedzieć, nasza, nasza wystawa to jest 1500 metrów i jednocześnie, nie, 1800 metrów kwadratowych, i, i jednocześnie na tej całej wielkiej tutaj przestrzeni został za, założony ogród, który jest takim ogrodem naturalnym, na takim terenie troszeczkę pofałdowanym, gdzie od czasu do czasu nawet są takie ślady, że. Pod, pod spodem był węgiel czy jest nadal węgiel, to jest zresztą um, też takie nowatorskie można powiedzieć założenie i to muzeum mniej więcej średnio w roku odwiedza 600, ponad 600 tysięcy osób. Z Paryża jest mniej więcej pociągiem y, jakieś półtorej godziny, nawet może mniej. Y ten projekt był efektem fantastycznej międzynarodowej współpracy. Tutaj w środku widzą Państwo wicedyrektora i kuratora, współkuratora naszej wystawy, pana Luka Pirale. Nie ma na zdjęciu Marii Wondi, ale jest także nasz asystent Wojciech Głowacki. I bardzo mocno chcemy podkreślić, że we wspaniałej atmosferze powstawała ta koncepcja takiej właśnie dyskusji sporów, trudnych czasami wyborów, bo to co było interesujące czasem z naszej perspektywy dla francuskich kolegów było zbyt banalne albo oczywiste. Tutaj mam na myśli często naszych wielkich artystów przełomu XIX i XX wieku, jak Józef Pankiewicz, bez którego trudno sobie wyobrazić rozwój sztuki polskiej w XX wieku, rozwój polskiego koloryzmu, ale dla francuskich odbiorców no był to artysta zbyt mocno zanurzony, zakorzeniony w takim już kosmopolitycznym malarstwie początków XX wieku. To co było interesujące, co podkreślali Francuzi na początku, to tak silne akcentowanie problematyki narodowej polskiej w XIX-wiecznej sztuce, pomimo tego, że państwa nie było na mapach. Jak się okazało, w podręcznikach francuskich do szkół na wszystkich poziomach nie ma ani słowa o Polsce, ani o Chopinie, ani o Solidarności. I było to jakby podwójnie trudne zadanie, żeby opowiadać z jednej strony o nieznanym polskim malarstwie, ale zarazem o skomplikowanej polskiej historii, tak dynamicznej. A to XIX-wieczne malarstwo odwołuje się przecież do wielkich dziejów Rzeczpospolitej Obojga Narodów i tutaj znowu spiętrzają się te problemy, żeby wyjaśnić co to był za twór i to też było jakby szokujące dla publiczności francuskiej, że ta pierwsza Rzeczpospolita była tak potężnym państwem, więc w pewnym sensie, w sensie my taką podwójną robotę musiałyśmy wykonać wespół właśnie z kolegami z działu edukacji tutaj Chciałabym zasługi Urszuli Król z naszego muzeum przypomnieć, która współpracowała właśnie na tym poziomie tak, wypracowania edukacyjnego komentarza. Wystawa koncentrowała się we Francji wokół zagadnienia, można powiedzieć, tej polskości, tego tworzenia narodowej świadomości, chociaż pojęcie narodu jest no, trudne w zdefiniowaniu, w, w realiach, tak XIX wieku, kiedy Polski nie było, jak i tej właśnie historii państwa polskiego, które no ze swojej natury już w nazwie tak odwoływało się do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale zarazem no zamieszkujących te ziemie rozmaitych grup etnicznych, wyznaniowych, różnych kultur. Z jednej strony pojawia się w podtytule tej wystawy Polska zobrazować ducha narodu, ta kategoria narodu, ale po francusku to jest in nation, tak jakby nie konkretny tak, naród, tylko właśnie budowanie dopiero tego narodu, który, który w XIX wieku potrzebował wspólnych symboli, wspólnych właśnie budujących dopiero te więzi. I to dotyczy nie tylko różnych grup kulturowych, ale także różnych warstw społeczeństwa polskiego. Bo mówiąc o narodzie, o powinnościach artysty, o jakimś takim obywatelskim wyobrażeniu misji malarstwa, dotykamy przede wszystkim pewnego programu, który był wpisany w tę oświeconą warstwę szlachecką, która zyskiwała tę świadomość narodową, czy może inaczej, dla której takim silnym bodźcem dla pogłębiania tej świadomości narodowej i budowania właśnie tego poczucia był Upadek Rzeczpospolitej pod koniec XVIII wieku. To był szok dla ówczesnych elit. I od tego właściwie rozpoczynamy narrację naszej wystawy, tak we Francji jak w Polsce, gdzie akcent przeniesiony jest w podtytule Na siłę obrazu, a to dlatego, że chcemy polskiej publiczności bardziej opowiadać nie o historii, którą zakładamy trochę lepiej znamy, ani o historii, ani o historii malarstwa, tylko właśnie o takiej perswazyjnej, mitotwórczej, konsolacyjnej roli obrazów i zarazem roli artysty w wymyślaniu tradycji, tutaj odwołuje się do takiego anglosaskiego pojęcia anglosaskiej historii inventing traditions, bo to właśnie wspólne symbole figury budują to poczucie wspólnoty, a więc pewnego rodzaju duchowe czynniki, a nie tylko materialne jak przynależność do tej samej ziemi to poczucie narodowe dają. I To był pewien proces, który przebiegał przez cały XIX wiek. Tym symbolicznym momentem otwierającym całą wystawę i zarazem najważniejszym obrazem w pewien sposób staje się upadek Polski, czyli Rejtan Jana Matejki. Po pierwsze dlatego, że pokazuje tę wielką narodową ranę i traumę upadku Rzeczpospolitej, co tłumaczy tak wielkie zaangażowanie sztuk plastycznych właśnie w to budzenie narodowego sumienia. Po drugie dlatego, że Jan Matejko był jednym z najważniejszych europejskich akademickich artystów, a jego dzieło nagrodzone złotym medalem na wystawie powszechnej w Paryżu w 67 roku wywołało burzę zarówno w Polsce, jak i we Francji, jako właśnie dzieło niezwykle krytyczne, rozrachunkowe, podejmujące refleksje nad narodową winą, co jak wiadomo skłaniało ówczesną krytykę do stawiania zarzutów artyście, że wykorzystuje tragedię narodową dla własnej popularności, czy jak patetycznie zwracał się do Matejki publicznie Józef Ignacy Kraszewski nie godzi się policzko trupa matki. Tą matką jest oczywiście y, ojczyzna, więc mamy do czynienia z wielkim dziełem sztuki, sugestywnym, właśnie ekspresyjnym, naładowanym emocjami, świetnie zaaranżowanym, czego dowodem jest także ten akademicki laur, y, nagroda na salonie, a dzieło kupił y, cesarz austriacki Franciszek y, Józef, a z drugiej y, no ta sprawa polska, sprawa narodowa wybrzmiewa tutaj y, z wielką wielką siłą. Jeśli chodzi o kompozycje, wystawy i cały program nasz. We Francji um, um, jest, zostało to w ten sposób, jak Państwo widzicie, zaaranżowane, że przez taką, taką ażurową ścianę z napisem Poloń, która nawiązuje no, do um, właściwie głowickich motywów ludowych, wchodzimy w, od razu na um, obraz Matejki. Ale też do wystaw światowych. Tak. tak. I, i tutaj jeszcze była wcześniej taka, takie dwie kieszenie, w których właśnie była pokazana mapa, jak zmieniały się granice Rzeczpospolitej w ciągu trzech zaborów oraz jak dzisiaj wyglądają granice Polski. I, i tak samo na obecnej tutaj wystawie w Muzeum Narodowym no, uważałyśmy, że bez obrazu Jana Matejki, tego obrazu Jana Matejki nie mamy co próbować pokazać państwu tej wystawy, bo nasze, naszą myślą mogłybyśmy tę wystawę poświęconą sile obrazu zupełnie inaczej ułożyć, zbudować, wybrać inne rzeczy, ale postanowiłyśmy właśnie spróbować jakby odtworzyć w pewien sposób układ i to nam się, wydaje mi się, że nam się to udało tak jak to było w los, ale też jesteśmy zobowiązani no nazwijmy to prawami autorskimi, wraz z dwojgiem francuskich kuratorów, z którymi ten nasz układ tutaj był um, um, udadniany. No i tak samo w tej części pierwszej i we Francji i w Lens i w Muzeum Narodowym jest część interregnum, w której oprócz e, obrazu Matejki jest jeszcze melancholia, a na ścianie e, tutaj też e, śmieszny taki skrót. To a tu, nasza a to jest nasza wystawa. Znaczy, e, warszawska. To znaczy, warszawska, tak. E, a to jest nasza, także jak Państwo widzicie, nawet kolory e, e, starałyśmy się powtórzyć tak, aby no, nazwijmy ta atmosfera była. E, podobna, zbliżona do tego, co we Francji. Tutaj ten pierwszy rozdział nazwałyśmy interregnum, dlatego że no, Państwo doskonale wiecie, tytuł Interrexa otrzymał Matejko w 1878 roku w Krakowie, będąc można powiedzieć u szczytu Sławy po namalowaniu bitwy pod Grunwaldem. I wtedy wręczono mu to berło Interrexa, stąd też a tę tradycję jakby no przedstawiania narodu, czy też wydobywania jakichś narodowych traum, sięgania po narodową historię i wracania do pewnych momentów kontynuowali kontynuował Malczewski i Wyspiański. To jest właśnie nasza wystawa tutaj z melancholią. No, ja tu jeszcze raz podkreślę, że bez um, wsparcia Fundacji Raczyńskich, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego w Warszawie, my byśmy tej wystawy nie mogli nie mogły zrobić tylko z naszych zbiorów. I my do tej części poświęconej Y, y, interregnum, wło włożyłyśmy y, pastele y, Wyspiańskiego, które do Francji, jak wiadomo, z powodów, z uwagi na technikę, nie mogłyśmy dołączyć. Y, dlatego włączyłyśmy y, Wyspiańskiego, no bo to już jest ten, Mówienie o historii, ale troszeczkę inaczej. Państwo doskonale znają, to jest cykl widoków rysunkowych na Kopiec Kościuszki, malowane od tak na przełomie pod koniec 1904 w 1905 roku i potem jeszcze do śmierci artysty, gdzie, gdzie namówiony przez Mangę Jasińskiego malarz zabrał się za pokazywanie no, tych widoków w różnych porach dnia, to jest też odzwierciedlenie jego własnych uczuć. Ja nie będę, my tu z Agnieszką e, zawsze podkreślamy, że mm, te pastele mają też wymiar, że to jest też malarstwo historyczne czy opowiadające o historii, dlatego że to jest 900, koniec 904, 905 w polskiej historii. To jest bardzo ważny moment, bo to są, jest klęska armii rosyjskiej na Dalekim Wschodzie w wojnie rosyjsko-japońskiej. To jest również rewolucja 905 roku w zaborze rosyjskim. I tu włączając właśnie w samej Rosji i w zaborze rosyjskim, co też zmienia zmienia w ogóle układ sił, układ sił politycznych. Stąd, stąd ta pierwsza część jest takim jakby wejściem można powiedzieć w tę te, w te tematykę właśnie tej siły obrazu, gdzie to nie jest tylko Obraz od tak, tylko to jest obraz wszystkiego, obraz narodu, obraz kraju, to jest obraz duszy artysty, to są te nasze nasze w pewien sposób nasze narodowe traumy. Pokazujemy tutaj no, niebywały zestaw obrazów i aczkolwiek pewnie w, w komunikowaniu wszystkich wystaw pisze się o arcydziełach, to w tym wypadku nie jest to jedynie hasło reklamowe. Naprawdę zgromadzone tutaj obrazy mają i taką wartość właśnie mitotwórczą, ale zarazem to jest kanon polskiej historii sztuki i w sensie symbolicznym i w sensie w czysto plastycznym. Tutaj ta siła obrazu przemawia z wielką mocą, niezależnie od tego, jakich treści dopatrujemy się w tych dziełach. To są obrazy bardzo silnie zakorzenione w polskiej wyobraźni, w polskiej uczuciowości, takie, które właśnie organizują naszą pamięć zbiorową i dlatego bardzo często pojawiają się w podręcznikach, ale dopiero w zasadzie w tych kontekstach, dopiero z odpowiednim komentarzem, jakby rozumiemy, że w realiach XIX wieku one rzeczywiście oddziaływały potężnie, że malarstwo przejęło rolę wielkiej romantycznej literatury, że dzieje narodowe były często wprowadzane w pewnego rodzaju sferę sakrum, że żywe były do końca XIX stulecia idee, Mesjanizmu spod znaku Adama Mickiewicza, ideę palingenezy, że wielkim spadkobiercą Słowackiego miał być Stanisław Wyspiański. Ten zaklęty krąg polskości, tych polskich wątków, nawet jeśli te mity są często dekonstruowane pod koniec XIX wieku, jest ciągle tworzywem sztuki rodzimych artystów, także tych, którzy próbowali wyzwolić się spod tego ciężaru, jak wielcy uczniowie Jana Matejki, Stanisław Wyspiański czy Jacek Malczewski. Po tej symbolicznej sferze interregnum wkraczamy w przestrzeń mitologii narodowej. To Wielki rozdział poświęcony malarstwu historycznemu, prezentacja takich chwalebnych momentów w dziejach Rzeczpospolitej. Nie chodzi tutaj znowu o jakiś chronologiczny układ wydarzeń, czy rozwój polskiego malarstwa, ale raczej o podkreślenie trwałości pewnych, pewnych wątków narracji w sztuce polskiej, a zarazem no świetności także polskich artystów występujących nieustannie na międzynarodowych ekspozycjach nagradzanych. Tak jak pisał jeden z francuskich krytyków Maxime Ducan, który zresztą właściwie jako jeden z nielicznych rozpoznał czy zrozumiał temat jakim jest upadek polski Rejtan, bo byli krytycy, którzy pisali, że Tadeusz Rejtan to po prostu pijak, który przepuścił fortunę na zabawach w hazard, czego symbolem miał być toczący się po podłodze pieniądz. To właśnie ten francuski krytyk Maxime Ducon napisał, sztuka Matejki Rodakowskiego jest dowodem na to, że jeszcze Polska nie zginęła. I to Malarstwo miało taką też pokrzepiającą moc tak, przypominania o, o tych triumfalnych momentach, a zarazem no, było sposobem unikania trudnych tematów e, współczesnych w warunkach przecież szalejącej cenzury, zwłaszcza w zaborze, e, w zaborze rosyjskim. Proszę państwa, no, my może trochę za bardzo żeśmy się rozgadały w, w tej początkowej w tej, w tej naszej, na tych początkach tej naszej prezentacji, Ta, to co Agnieszka mówiła, właśnie o, o, kiedy wchodzimy w ten obszar mitologii narodowej. Tutaj są dzieła na jednej i na drugiej wystawie doskonale Państwu znane. Ja podkreślę tylko to co też mówiłam we Francji i tutaj, że oczywiście w pewien sposób inną rolę pokrzepiającą, jak Agnieszka mówi, pełniły te wielkie czy czasami mniejsze kompozycje historyczne, ale one całkowicie mieszczą się w kanonie sztuki europejskiej. To zresztą francuska krytyka błyskawicznie wychwyciła i coś, co jest, można powiedzieć, bardzo znamienne, że kiedy przegląda się katalogi wystaw mniej więcej od lat 70. XIX wieku, czy to w Berlinie, czy to w, w, w Paryżu, czy w Monachium. Wszędzie są polscy artyści. Oni nawet czasami mają przy tym artysta polski. Nie podkreślano na przykład z jakiego pochodził zaboru. I e, można powiedzieć, że ta sztuka kraju, który nie istniał, ona istniała na arenie e, no, międzynarodowej. Te obrazy były kupowane, był na nie duży e, rynek. Wyszła niedawno taka monografia, nie pamiętam autora, nie ma zresztą w Polsce, e, która Francuza, który zbiera całe malarstwo historyczne na francuskich salonach w XIX wieku i wystarczy zerknąć do żeby zobaczyć, jak duża była tam ilość artystów polskich i jak wiele dzieł zaginęło. To znaczy my kompletnie nie wiemy, co się, co się z tymi pracami stało. I to jest też dowód jakby na to, że my może czasami niepotrzebnie mamy, czy mieliśmy jakieś kompleksy, że a to nas tam nie pokazują, a to nie docenią, a to coś. Otóż wiadomo, że dla artystów w latach mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku najważniejszym mie miejscem był salon paryski, potem Dwa salony, potem inne salony, które tam, tam były. To było coś, co jakby no, dawało temu artyście i chleb konkretny zamówienia oraz jednocześnie on odpowiadał też na zamówienia artystyczne jakie, jakie otrzymywał. Stąd ta, w naszej tutaj polskiej wersji ta część poświęcona mitologii narodowej jest siłą rzeczy trochę mniejsza niż we Francji. żeśmy pokazywały dlatego że no po prostu tam miałyśmy więcej miejsca i może bardziej trzeba było o tym mówić a potem kolejna nasza opowieść to zresztą na prośbę kolegów z Francji rozbudował znaczy Zasygnalizowałyśmy o wątku, jakim była yy, epoka inaczej te polsko-francuskie relacje w okresie Napoleona oraz sprawa formowania się specyficznego gatunku malarstwa yy, takiego historyczno rodzajowego yy, no, który, który tworzył, yy, który powstawał we Francji, który rozprzestrzenił się na, na całą yy, Europę, a takim Uszem tego był Paul de la Roche. Stąd tutaj na tej wystawie pokazujemy właśnie i kwestie polsko-francuskich relacji i trzeba i to samo na naszej warszawskiej wystawie. We Francji to było jeszcze dodatkowo dużo takich natury historycznej komentarzy, gdzie na przykład powiedziałyśmy, że 100 tysięcy polskich żołnierzy brało udział w, w wojnach napoleońskich i że ten wkład Polski, polskiej krwi by był zupełnie nieprawdopodobny. Tak samo właśnie jak tutaj te związki polsko-francuskie, polsko gdzie tu jest obraz po lewej stronie obraz Pola de la Rocha sprowadzony z Luwru, a po drugiej stronie są polskie dzieła Jana Matejki i Zimlera. Oczywiście te wątki napoleońskie, ta wielka legenda jest także bardzo silnie osadzona w literaturze. Tak? Od Mickiewicza poczynając na którego paryskich wykładach w Collège de France z literatury słowiańskiej bywały tłumy. Pamiętamy też o tym, że w hymnie polskim znajduje się fraza dał nam przykład, bo na jak zwyciężać mamy, jak się śmiejemy. Może nie był to do końca dobry przykład, ale jednak Napoleon no niemalże wpisał się do polskiego kanonu tak bohaterów, bohaterów narodowych. Jeszcze chciałam tylko zwrócić uwagę, że wbrew temu, co mówiłam przed chwilą, że oglądamy tutaj arcydzieła emblematyczne, ikoniczne, znane z podręczników, to często są to też obrazy, których Państwo nie znają, jak ten wielkoformatowa bitwa pod Raszynem, która nigdy w naszej galerii nie była, pokazywana Wojciecha Kossaka. Niektóre z obrazów przeszły dzięki tej wystawie na okoliczność tej wystawy wielką konserwację i tak jest z Wojną Kokoszą Henryka Rodakowskiego, którą w nowym świetle państwo przy pełnym blasku kolorów zobaczą. Czasem to są także obrazy z prywatnych kolekcji. Kilka takich płócien znalazło się na wystawie lub w, w kilku wypadkach Także magazynowe, na nowo można powiedzieć odkrywane. Na francuskiej wystawie wielki obraz z Louvru. Dzieci króla Edwarda Pola de la Rocha został zestawiony z dziełem Józefa Zimlera o tym samym tytule. W Warszawie zobaczą Państwo już tylko kopię Zimlera, która nie ustępuje w niczym dziełu jednemu z największych akademików francuskich, który jak mówiła Iwona przed chwilą no, rozwinął ten gatunek tak rodzajowo pojmowanej malarstw, rodzajowo pojmowanego malarstwa historycznego. I takim przykładem jest na przykład Matej Zygmunt August i Barbara. Scena, która odnosi się do, do dziejów Rzeczpospolitej, ale zarazem wątek romansowy do pewnego stopnia sensacyjny, bo oto na portrecie na ścianie złowrogo spogląda królowa Bona, która wedle legendy miała być odpowiedzialna za otrucie pięknej Barbary, wielkiej miłości ostatniego z Jagiellonów. Znowu jest to europejski nurt malarstwa, w którym polscy artyści jakby w pełni uczestniczą i po tej wielkiej prezentacji dawnych dziejów, pewnych wyobrażeń na temat wspaniałej przeszłości konfrontujemy widza z różnymi językami opowiadania o wydarzeniach powstania, o tych doraźnych politycznych wydarzeniach, które miały miejsce w roku 1963, ale także bezpośrednio po powstaniu styczniowym. To odsłona francuskiej wystawy, wysta części, w której no, taką kluczową rolę zyskuje cykl Artura Grottgera Polonia. W oryginale, jak pamiętamy, były to rysunki, kartony przenoszone w inne media, w naszym wypadku są to heliograwiury, ale właśnie Artur Grotger ze swoim takim późno romantycznym, patetycznym językiem, snujący narrację o powstaniu styczniowym jakby z perspektywy zwykłej rodziny, zwykłej Bohatera, a nie wielkiego wodza, hetmana, przemawiał z wielką siłą do Polaków. To był ten artysta, który właśnie wszedł pod Strzechy. Pamiętajmy, że mówimy o drugiej połowie XIX wieku, kiedy no, reprodukcja ma ogromne znaczenie w przenoszeniu pewnych, pewnych wzorów. Obok tego. Jeszcze późno romantycznego języka naturalistyczne przedstawienia Józefa Chełmońskiego, Maksymiliana Gierymskiego ze słynnym patrolem powstańczym. Dzieła, które wydają się pozbawione narracji, sztuki, konwencji, ale jest to no, intencjonalnie zastosowana strategia artysty, który w ten sposób budował wrażenie takiego reportażu powstańczym Stańczego. sam zresztą Gierymski jak pamiętamy brał udział jako siedemnastolatek w powstaniu styczniowym prawdopodobnie na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie i tu w tym jednym z najpiękniejszych krajobrazów także polskich niezwykła scena ze zwiadowcami. W tym samym duchu tę katorgę zesłańców prezentował Jacek Malczewski, tak Jacek Malczewski. Choć, choć ten sam artysta do wydarzeń powstania odnosił się także w takim no, symbolistycznym idiomie. I tutaj przywołam jego cykl Ellenai w naszym wypadku dzieło już z początków XX wieku o niezwykłej kompozycji, niezwykłym kolorycie, niezwykłym takim właściwie dantejskim przesłaniu tego wyobrażenia piekła, białego piekła, zaśnieżonego piekła, jakim była Syberia, bo jak wiadomo kanwą dla tego cyklu obrazów jest poemat pisany prozą, czyli Angeli. Jak pracowaliśmy nad tą wystawą, e, e, francuski kurator Rydpilera ogromnie się zainteresował. Naprawdę to, to, nie są, to nie są jakieś słowa na wiatr rzucane naszą historią, naszą tradycją i literaturą. i Zainteresował się właśnie Słowackim i znalazł, że Słowacki e, pisząc Elen, e, o Angelim ten swój, ten swój e, dramat, e, e, wzorował się na dramacie Alfreda de Vigny El który był napisany około lat dwudziestych XIX wieku I, i że i ten dramat o czym historycy sztuki, co mnie bardzo zdziwiło, nasi zajmujący się słowackim, zajmujący się maczewskim jakby nie stwierdzili, a literaturoznawcy nasi błyskawicznie wyłapali, że źródłem jakby pierwotnym fascynacji e, e, Słowackiego była, e, był, był właśnie romantyk, francuski romantyk, zresztą bardzo wybitny, Alfred e, de, de Vigny. I e, tutaj e, no, przechodzimy do następnej części. Te obrazy, które państwu pokazywałyśmy w, te, w tej części właśnie dramatu narodowego, były, są większo, w, no, w dużym stopniu powtórzone na tej w, w, w, w wystawie. Natomiast teraz um, i na jednej i na drugiej wystawie jak państwo zobaczycie powtarzamy też koloryt, koloryt ścian. To jest nasza wystawa, a to jest wystawa francuska. Koledzy z Francji zbudowali właśnie taką nawet specjalną konstrukcję, gdzie po schodach wchodziło się na rodzaj takiej antresoli, gdzie z pierwszego, nazwijmy to wyższego pułapu można było oglądać te, o, o, o, te obrazy i one i tutaj um, Zastosowaliśmy, można powiedzieć, no taki dość niekonwencjonalny sposób opowiadania o, o, o, o sztuce polskiej, o Polsce. Mianowicie zgrupowaliśmy najróżniejsze zagadnienia, nazwijmy to. Tu w tym wypadku są i artyści, i tradycja sarmacka, i portret Matejki i Żydzi. Polscy czy też Żydzi mieszkający na terenie Rzeczpospolitej. Miałbyśmy też robotników, chłopów, yy, Gierymskiego, a więc można powiedzieć różne odcienie od y, mniej więcej lat 40. XIX wieku po y, przełom, y, po przełom, y, początek XX w przypadku portretów Boznańskiej. Yy, chodziło nam przede wszystkim o to, że że zestawienie tych dzieł pokazuje yy, bogactwo i różnorodność, to co Agnieszka za każdym razem podkreśla tej, tego naszego mm, tych ziem polskich, które jak wiadomo były, tak, których zamieszkiwali i Polacy i Litwini i Rusini i Żydzi i Tatarzy i najróżniejsze i Niemcy mniejszości. W związku z tym chciałyśmy i Francuzi zresztą błyskawicznie to też zrozumieli, że wielkim jakby takim Atutem, ale też niesłychanie ważną sprawą jest to, że i w sztukach plastycznych, i w literaturze, i w publicystyce, i wreszcie w polityce ten aspekt wielokulturowości Rzeczpospolitej i też roli jaką artysta odgrywał w opowiadaniu o tym narodzie zróżnicowanym jest niezwykle istotny. My tutaj też w jednym i w drugim wypadku dołożyłyśmy strajk lęca, ponieważ uważamy, że to jest jeden też z ważniejszych kluczowych obrazów i nie chodzi tylko o Wymiar jakby artystyczny, ale też o przesła, przesłanę ideologiczną, o tu właśnie znany państwu strajk. To jest oczywiście nawiązanie do wydarzeń 1905 roku, które ukształtowały. I Aleksander Gierymski, bo my podkreślałyśmy też i w wywiadach naszych dla różnych pism francuskich, telewizji, bo bardzo dużo tego było. Mamy takie po prostu knigi można powiedzieć zebrane tych tych informacji 250 i recenzji. 250 recenzji z tego m.in. Bardzo wnikliwe analizy obrazów, na przykład cały kilkustronicowy artykuł o niczym innym jak o Melancholi Malczewskiego, z całym komentarzem aparatem, i także miałyśmy wywiady zarówno do prasy, takiej no, lokalnej, jak i do fachowej, i więc można powiedzieć, że ta Polska tam wybrzmiała i za każdym razem polska sztuka, za każdym razem podkreślałyśmy też, że że tu w naszej tradycji z uwagi na bardzo dużą, dużą, duży odsetek ludności, narodowości żydowskiej, czy, która miała warunki i mieszkała tutaj na terenie Rzeczpospolitej podkreślałyśmy też zawsze szerzej troszeczkę ten aspekt, tak, żeby wytłumaczyć skąd na tych ziemiach się Tylu, tych, tylu wyznawców wiary Mojżeszowej tu u nas znalazło, jak wyglądało w pewien sposób ich życie. Ale też posługujemy się, państwo mają możliwość zobaczenia, najlepszymi um, dziełami jakie są w naszych zbiorach. No, bo Aleksander Gierymski, Święto Trąbek, a jednocześnie ten sam Aleksander Gierymski, który jeździł do Paryża, korzystał w, oczywiście korzystał z wzorów francuskich, który zainteresował się te, te, te, tą, tym innym kolorem, trochę inną kreską i który cały czas no, komentował, zastanął jakby że, rzeczywistość, oczywiście od strony artystycznej to, to komentował i co my w obydwu wypadkach pokazujemy. Tak, tutaj na pozór może się wydawać, że to jest taki prosty zbiór tak znanych obrazów, ale ja mam wrażenie, że my tutaj strasznie trudne kwestie próbujemy podejmować na tej wystawie. To znaczy, jakie są te właśnie kody polskości, bo na pewno najważniejszym czy podstawowym kodem jest ten model sarmacki, powiedzielibyśmy rycersko-szlachecki, męski, patriarchalny, bohaterski. Notabene do tego sarmackiego mitu odwoływali się, odwoływała się tak szlachta polska jak litewska i ruska, więc tutaj znowu się wyłamujemy z takiego wąskiego etnicznego rozumienia pojęć ale przecież równolegle od romantyzmu pojawia się idea, że lud i naród to jedno, że korzenie kultury tkwią w wierzeniach gminów, w pieśni gminnej, ale też w ludowych tradycjach, wierzeniach. Na tym właściwie no bazowała w dużej mierze wielka literatura Adama Mickiewicza. U Norwida pojawia się postulat, że ludowe należy podnieść do ludzkiego, a więc do takiego uniwersalnego idiomu. To w romantyzmie zatem no, tkwi wiele pomysłów, które potem eksplorować będą artyści młodopolscy idea ożywienia rzemiosła ludowego, które pod koniec XIX wieku urasta do rangi takiego nowoczesnego stylu narodowego. Te ludowe korzenie to bogactwo różnych tradycji. Rozumiemy tę ludowość na takich dwóch poziomach. Z jednej strony na w takiej warstwie etnograficznej tak czyli fascynacji obyczajowością kolorowym strojem tańcami obrzędami i tutaj szeroka panorama tak od bronowickich motywów które pojawiają się u Aleksandra Gierymskiego przez wołyń podole Ukrainę Józefa pod podhale Władysława Jarockiego, Witkiewicza czy, czy Ślewińskiego, ale też region pokucia w Karpatach Wschodnich, w Galicji Wschodniej, który też do właściwie II wojny światowej znajdował się w granicach. Rzeczpospolitej. tak Rzeczpospolitej, ale jest też ta druga warstwa, może trudniejsza do, do wychwycenia, czyli taka warstwa mityczna, przekonanie, że to właśnie w ludzie tkwi ta prawda starowieku, taka to, co prawdziwe, autentyczne, jakby niewzruszone, co stanowi jakby istotę, głębię pewnego rodzaju tak sztuki, jak i, jak i życia. I to akurat na wystawie francuskiej w żółtych odcieniach była sala, w której dało się słyszeć naprawdę głębokie westchnienia publiczności. Przy tej okazji też dodam, że, bo mamy akurat zdjęcie z Józefem Hełmońskim i jego babim latem po skandalu w warszawskiej zachęcie artysta udał się do, do Paryża, że wiele z tych obrazów wróciło do Francji, bo one w XIX wieku były prezentowane na wielu wystawach, salonach. No, w ostatnim czasie Iwona pracowała nad katalogiem wystawy zorganizowanej w 1900 roku przez Georges Petit'a sztuki, znaczy w galerii Georges Petit'a przez środowisko Polonii francuskiej. I okazuje się, że wiele z naszych obrazów było prezentowane na tej wystawie sztuki polskiej, gdzie we wstępie zastanawiano się nad geniuszem malarstwa, malarstwa polskiego. I jeszcze jedna uwaga ogólna. Malarstwu we Francji towarzyszyły, można powiedzieć, krajobrazy muzyczne. Muzyka Szymanowskiego, Moniuszki, Chopina, Paderewskiego. Na naszej wystawie jest tylko jeden taki symboliczny motyw, bo znowu naszej publiczności nie musimy już tak bardzo zapoznawać, z naszą tradycją muzyczną. Tym symbolicznym motywem i taką ramą dla wystawy jest fragment symfonii Polonia Paderewskiego Andante. Paderewskiego, który no, jako wielki mąż stanu no, przyczynił się do odzyskania niepodległości. A taka jest właściwie rama czasowa naszej wystawy od późnego remontyzmu do młodej Polski. Proszę Państwa, oczywiście o każdym z tych rozdziałów, tych podrozdziałów, wątków można by naprawdę bardzo dużo mówić. W katalogu, który towarzyszy tej wystawie, polskim katalogu jest kilka esejów wstępnych oraz bardzo takie naprawdę głębokie, na tyle mogliśmy, wszyscy umieliśmy wytłumaczenie też komentarz do każdego dzieła, więc jeśli to po prostu nie sposób to, to wszystko jakby tak Państwu dzisiaj za dużo tych informacji przekazać, bo też nie, nie chcemy, żeby ta może nadmierna ilość szczegółów przeważyła nad jakby całością. Ważne jest też, że tutaj no, nasi koledzy też z Francji niesłychanie wrażliwi na, na kwestie artystyczne bardzo szybko wyłapali też właśnie związki, szczególnie Chełmuńskiego na przykład z w ogóle nurtem naturalizmu w literaturze I, i, w malarstwie i, w malarstwie. i w malarstwie. i W związku z tym nagle okazało się, że właśnie ten nasz kolega Francuz pisząc noty, bo niektóre noty pisali nasi francuscy koledzy, on właśnie od razu analizując przed karczmą Ruszczyca zacytował fragmenty z Zoli, z, jednego z jego, jednej z jego powieści, umieszczając to właśnie no, od razu na, na gruncie naturalizmu. I to jest jeszcze jeden dowód, że polscy artyści, tak, jak polscy literaci oni nie funkcjonowali w poróżni. Oni byli doskonale zorientowani co się działo, co się czyta co się maluje, gdzie się to maluje. Również my tu unosimy się tak za wysoko przez ten naród, tak nad ziemią, ale ci artyści jechali do Francji za chlebem również, dlatego że w Polsce nie było, była, ale dość późno, kiedy Matejko założył, jak była Akademia Krakowska i najpierw była szkoła Matejki, a potem zrobiło się z tego, była już akademia, więc, więc można powiedzieć, to było właściwie jedyne miejsce, gdzie polscy artyści mogli się kształcić, jeśli chodzi o studia wyższe. Natomiast zarówno w Warszawie była tylko szkoła sztuk pięknych, zresztą zamknięta po powstaniu styczniowym, ponieważ większość uczącej się tam młodzieży poszła po prostu do powstania styczniowego. W związku z tym zostało to zamknięte. I w Warszawie dopiero w 1904 roku powstała też szkoła sztuk pięknych wyższa. Powstawały oczywiście z różnych inicjatyw społecznych też uczelnie wyższe. Jak Wawelberga, na przykład. Także my pod tym względem mieliśmy zdecydowanie ciężej tu możliwość kształcenia się w Polsce. Stąd też te artystyczne podróże, które dawały tak jak choćby Heumońskiemu naprawdę niezły zarobek. Godebski, Cypian Godebski, który był wybitnym rzeźbiarzem. Polskim, no, on potem bardzo jakby wrócł we, we francuski grunt, ale jednak był ogromnie związany z Polską. I w związku z tym, że musimy po prostu za każdym razem pamiętać, że też ci artyści właśnie udawali się do tych różnych ośrodków. My będziemy tu mieć tutaj jest choćby Ruszczyca, fragment no, tak zwanego Starego Dworu, też jeszcze XVII-wieczny dwór rodziny Roszczyców na Wileńszczyźnie, który z kolei studiował w Akademii Petersburskiej i który wyniósł stamtąd zupełnie inne rozumienie koloru i jego funkcji, inny sposób organizacji przestrzeni i przede wszystkim napięcia, które, które w obrazie jest. I ten rozdział, który nazwałyśmy dom jako ostoja polskości, oczywiście powtarzamy na obydwu na, na naszej polskiej wystawie też, bo chodziło nam o to, przynajmniej jeśli chodzi o Francję, żeby podkreślić, że w warunkach kraju no przede wszystkim zaboru pruskiego i zaboru rosyjskiego, była ogromnie utrudniona możliwość zdobywania edukacji w języku narodowym. Co więcej, był zakaz posługiwania się językiem polskim zarówno w urzędach i szkołach niemieckich, to szczególnie po nazwijmy to reformach Bismarcka, jak i w, w zaborze yy, rosyjskim, gdzie jeszcze do tego była no, po prostu szalejąca cenzura. Pierwsze legalnie przywiezione heliograwiury czy ryciny Grodgera dotarły do zaboru rosyjskiego w 1911 roku. Wcześniej one były wszystko nielegalnie przewożone. Więc ten, po Francuzi też byli bardzo zdziwieni, kiedy mówiłyśmy im, że właśnie te kwestie językowe, no to, to jak to, to? Nie można było używać języka polskiego. No, no nie można było. No i, i wreszcie dział, który nazwałyśmy odkrywaniem pejzażu, który jest też opowieścią o tym, jak malarstwo krajobrazowe yy, asymiluje różne europejskie tendencje, różne europejskie nurty, a jednocześnie w, tym, w tymże krajobrazie na ro, w polskim, w tym krajobrazie czasami, który powstawał we Francji, jak tutaj w dropie Chełmońskiego, a zawsze robi wrażenie, jakby to były polskie łąki. Jest ten rodzaj tej nostalgii, ale jednocześnie jest też zupełnie nieprawdopodobne uwrażliwienie na kolor. Na zestawienie tych barw, właśnie na taki emocjonalny przekaz, bo ten krajobraz służył również przekazywaniu pewnych treści, nazwijmy to patriotycznych. To była wówczas normalna, powiedziałabym, zasada, panująca od, zresztą od romantyzmu, że malujemy to, co mamy w kraju. Nie jeździmy już do Włoch. To już nie jest konieczne. Owszem, no, byli tacy, co jeździli, ale malujemy rodzimy krajobraz, to jest we Francji, to jest w Rosji, w Anglii, wszędzie po prostu w Ameryce też. I ostatnia część naszej wystawy zatytułowana Młoda Polska, w której z jednej strony chcemy pokazać, jak malarstwo polskie wpisuje się w te międzynarodowe tendencje, ten zryw, jakim jest ruch młodych pod koniec XIX wieku, bo przecież równolegle rozwija się, rozwija się młoda Skandynawia, młode Niemcy, ta deklarowana, artykułowana w dobitny sposób w programach chęć zerwania wyjścia w przyszłość, stąd hasła secesji młodości, nowości, zerwania z konwencjami akademickimi, z utrwalonymi także konwenansami, pewnymi zachowaniami czy postawami artysty, ale z drugiej strony ten drugi człon Polska jest ciągle bardzo żywy i to widać już w programie Młodej Polski wyrażonym na łamach krakowskiego życia w 98 roku przez Artura Górskiego, który pisze sztuka polska musi być na wskroś Polska. Żądamy od artystów naszych, aby byli polscy, bo jeśli stracą polskość, jeśli sztuka polska straci polskość, straci tym samym siłę, wartość i swoją rację bytu. I tutaj tak przewrotnie zderzamy ten ciągle romantyczny, romantyczny rdzeń młodopolskiej sztuki w wydaniu Malczewskiego, jego właśnie Polonii skutej kajdanami na tle wielkopolskiego krajobrazu okolic Rogalina, bo Malczewski na zaproszenie hrabiego Edwarda Raczyńskiego bywał w Rogalinie. To jest figura Stańczyka Notabene tutaj, jako ciekawostka, w trzeciej dzielnicy Paryża francuski muralista Philippe Bouillard, naszego stańczyka w wielkim formacie. Matejki, naszego stańczyka matejki, tak, namalował. Ale tu w wydaniu Wyczółkowskiego to wreszcie wyspiański. Jeden z najważniejszych polskich artystów, którzy, który właśnie dekonstruuje narodowe mity, tak w swojej literaturze, jak w swoim malarstwie niezwykle złożonym, wysublimowanym, trudnym. Tutaj jeden z takich symboli, jakim jest Wawel, to ta sfera narodowego, właśnie sakrum, które do którego także przymierzał się Balczewski tak w literaturze jak w, w swoich działaniach plastycznych, zmierzając do rozbudowy Wawelu na kształt akropolu wspólnie z architektem Władysławem Ekielskim. Ale z drugiej strony tacy artyści jak Wojciech Weiss czy Witold Wojtkiewicz, których nie sposób zamknąć w tym zaklętym kręgu polskości, bo jest to właśnie sztuka, która się wyrywa, ku uniwersalnym problemom w duchu manifestu konfiteor Stanisława Przybyszewskiego, który pisał, że sztuka to kosmiczna i metafizyczna siła, który odwoływał się raczej do intuicji i subiektywnych mocy artysty, a nie powinności narodowej czy jakichkolwiek innych utylitaryzmów. Można byłoby powiedzieć, a tutaj jeszcze na zakończeniu wystawy francuskiej znalazł się wielki, wspaniały Pastel Leona Wyczółkowskiego, rycerz, który nie mógł ze względów konserwatorskich przyjechać do Warszawy, ale to też jest wspaniała taka plastyczna figura, bardzo silnie zakorzeniona w polskim myśleniu. Ten husarz robił furorę we Francji, same te skrzydła jakby budziły takie właściwie skojarzenie z jakąś wschodnią, wschodnią magią i tutaj chcemy pokazać jak właśnie silnie naznaczona jest jeszcze sztuka przełomu XIX i XX wieku tymi problemami, problemami narodowymi. Na wystawie, w, tak, już na wystawie w Muzeum Narodowym my kończymy tę naszą wspólną polsko-francuską opowieść o sile polskiej sztuki obrazem Zbigniewa Pronaszki w Sadzie, bo Państwo doskonale wiedzą, że za. Młoda Polska z tymi swoimi w cudzysłowie szaleństwami, z przybyszerszczyzną, z młodym Weissem, który właśnie jak wiadomo był pod wpływem Przybyszewskiego, ale też wszystkie te nastroje Kazimierza Przerwy Tettmajera, hymny Kasprowicza i cała i Wyspiański też w swoich dramatach. To jakby zamyka taki etap stałego powrotu i stałego drążenia kwestii narodowych, społecznych, bo to bardzo często było razem po, połączone i, i powinności artysty. Sztuka w Polsce, sztuka we Francji, bo na emigracji było bardzo wielu polskich artystów i zostaje jakby porzuca w pewnym momencie szczególnie z chwilą odzyskania niepodległości, porzuca tę swoją rolę takiego duchowego Przywódcy, czy też osoby, które nie tylko przywódcy, ale też i pewnego takiego no, krytyka i yy, idzie w stronę już całkowicie malarskości, właśnie w, w takim duchu jak ten ostatni obraz na wystawie kończący tutaj u nas wystawie obraz w sadzie Pronaszki, ale też w duchu właśnie potem polskiego koloryzmu, bo te korzenie, ta ilość artystów polskich, którzy we Francji się kształcili, tam przecież pojawi się formizm, a więc, a więc taka odmiana no, jakby ekspresjonizmu europejskiego, ale Potem można powiedzieć, zastanawiamy się, jeśli spojrzymy jeszcze raz na, no nie wiem, na takie dzieło Wyczółkowskiego, czy na dzieło Wyspiańskiego, czy na dzieło Malczewskiego, to widzimy, że nie ma kontynuatorów później. Nawet jeśli jest jakieś napięcie w tym dziele, to jednak jest to zupełnie inny, inny rodzaj sztuki. No to bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za za zaproszenie nas, za przyjście, za e, wytrwałość, e, cierpliwość. No i, i odpowiemy za Agnieszką, jeśli będą jakieś pytania. Życzymy to... Państwu właśnie wzruszeń i wstrząsów, e, <grym> ale nie w za prawdziwych <grym> obrazów w galerii, a nie reprodukcji.